Szary w mieście był okrutny, zabrał klucze no i klops Zasuwałem autostradą, przekroczyłem parę mi Wtedy kogut mnie przestraszył, zajechali drogę mi. Szary mieście tym okrutnym, kazał mandat mi. Bardzo smutny, gdy przekroczy parę mil Szczery się tym okrutny Kazał wlepić mandat mi Los kierowce, bardzo smutne, Gdy przekroczy parę mil Kiedy baran lejce ma Nie panujesz nad tym autem Od nas w wszystkich ma Przeryw zawsze jest potrzebny Kiedy baran lejce ma Nie panujesz nad swym autem On nas drodze wszystkich ma zawsze jest potrzebny, kiedy paralejce ma, nie panujesz nad tym autem, on nas w drodze wszystkich ma. Przez zawsze jest potrzebny, kiedy ma.